Jakie ma ten się Jestem mistrzem Minecraft. Patrzcie, jak to, jest aby to o... dalej do rzeczności. Jestem mistrzem Minecraft. I patrzcie, jakie ma, jakie ja super i, na used to. I teraz nie wiem, czy go sobie wydać. No już jest dobrze. Jest mistrzem mykamp. Dlaczego jest mistrzem mykamp? My Ponieważ mm. jestem bardzo dobry w mykamp. No i umiem glać w patce waterskill. A no i przed latą to nie do równości, ale, ale myślę, że to tam skończył i muszę wziąć nowy. No i ma bym nadal gleć, I łatwo ze smokiem będzie, bo psygla, bo, psy bo jestem najlepszy dla smajka. Z tego powodu, bo jestem najlepszy. I w seskoumiem Łatwo ze slimok z tym lokiem. Więc ja umiem gleć w Minecraft. Jestem mistrzem i umiem grać genialnie, Patrzcie jak umiem speed blitz, speed bleach speed, bleach, speed bleach. postawić tyle klota, o i patrzcie i mniej HP zadało, nie jak fajnie, nie, jestem mistrzem umiem nawet water skilla, jak wam pokazałem, ale chyba tamto się nie licz, za dobre jest water skill, to trzeba więcej, więcej robić water skill, tak tak tak Patrzcie, jaki dogrywaterski jestem. Teraz przyjeżdżę z loku. w w Minecraft. na Tak mi że to My Kampf, ale, ale ja tam nie ufam Hitlera. Ja, ja wierzę tylko we Stalina. Ja, Czekać, bo lagi są w stresie. Teraz kolejny Speed Jestem w My Kampf bardzo dobrym gracem. Pokonałem smotrwajencji 7 razy, wierzę, że jestem śmieszny, wiem, bardzo, bardzo się to podoba, że teraz speed się do kropa. No i robimy łotenskilla. Widzicie, jestem proszem, jestem losem. mojego strania nie można podważać. A ten weder listkot jest tylko zwykłym menerem. Widzicie jak stąd mam bedlog? To jest blog lat. To jest lat. Umiem wszystko robić. Umiem pokonywać nie umiem wygrywać z nim. Umiem być mistrzem MikeLamp. A on jest Citelem. On jest Citelem. Dlaczego on jest Citelem? Bo on umie latać. A ja nie. Bo jestem kozakiem. Na ja sali, bo komputer to taki mój kochany komputer. <laughs> taki czuwa nie Nie się żadnych dlaś. Moi koledzy mówią, że to, że to najlepszy komputer na świecie, jaki powstał. No według mnie nie, ale jaki będzie. Zaraz mi zrobię blok, bo musiał skraj do kilku bitów. No, to bierzemy kolejne milion bloków bo jestem taki floglet, wzywam dostęp do wszystkiego, widzicie. Widzicie jaki jestem floglad, jestem pigaczem. Oooo, Jaki jestem Spiglader! Ja to lubię w 5 sekund dosłownie. Ja jestem Mistrzem, Mistrzem jestem, mistrzem. I został ostatni. Teraz sobie Łapce dla mojego kazackiego nie zapisać Widzicie, że mi skimajcza. To teraz kolejny water skill. Wy lubicie moje... Water skill. To teraz zabyt smoka? To jest jakiś ten kozak w speedlady. Ja jestem speedladem speedladem jestem. Jestem, jestem, A boisz siebie boisz boisz balis, balis, balis, balis, ha namus tafrzan tapszan, tafrzan tafrzan tafrzan <grym> Łatwo z tobą Łatwo z tobą lamus, grać lamus, grać Łatwo z Tobą, labus, labus, labus, labus, labus, labus. labus. Moment. Czekaj, okay. A wyrzucę Bietyk. pierwszy raz mi się zaczyną w moim kamiedzę. Spadaj, spadaj. No i Lucy, i teraz Nie interesuje, nie interesujcie się moimi citami, one są tylko po diamentów. Łatwo z jestem mistrz, jestem mistrz PvP. Patrzcie jak go rozwalam. Bum, Haha, bum, bum, ahaha, labus glas, labus labus ale fajny i tak lamus prac lamus, lamus, ale lavis, ale labus, ale labus, ale lavis, ale labus, ale lavis, ale, lavis, ale, lavis, ale lavis, ha ha ha ha, ha. Ja, wam coś nazwaliłem go na teraz wie wszyscy, Ale ja ją No nie! Wyrzucimy! I taki niepacerny łaterski jest najlepszy z Nie twalam cię smakułu, łatwo! Łatwo! Łatwo! O, łatwo widzisz? Mm -hmm. No nie, znowu sobie. Fajny idziesz, które? Słaby jesteś, miałem sobie ty, ty. Gaczem, ty. Ty, ty. No. Ty. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, też tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź chodź tu, chodź słaby. Słaby Słaby, słaby. haha ale nie masz powodu do tego lele Ląd i Dobrze pokażę. Jak fajnych set mogę mieć więcej, najłatwiejsze z tobą w smoku. ale jest tu kilka graczy po półce. mi mówił, że trzeba wylać lawę, bo się landermany boją, bo się lasy boją lawy, ale, ale je tam nie wiem. Tak, sadzicie to dopustę, jest do puszka, bo już dużo streska ale poszedł. Nie, lat po lat po, lat po lat po, jury, lat po, lat po, lat po lat po. Lat po. Lat po, lat po, je, lat po, lat po, latwo, łatwo, łatwo, łatwo. latwo, lat lat lat lat lat lat lat lat lat Tam mi się przyda. Bo Bambiki będą chcieli zablać. I teraz je wszystkie wytrzucimy. Ja mam być jedynym wysłannikiem Bambiko w tym serwerze. Jestem Battle loyal Lambel 1. No chyba wszystkie fałdolce bronce No to Speed SpeedGridza. Zbieramy Battle Royale. Number 1. Jestem mistrzem Force Jestem mistrzem Force Light. Gratulować mnie. My Club. My Club? Co to jest to My Club? Nie wiem. Ale patrzcie. Kroczyłem gle, wygrałem. To teraz, pokonamy. Bosa, bosów. Bosa, bosów na lejko Lajko daje to stręccie. O, wyżywcie, pokonałem go, ale jest jesteś Jest słaby. Jest słaby. Jest słaby. A teraz Wam coś pokażę. Mam taki specjalny.